Witam wszystkich widzów kanału. Chcę pokazać akwaria, które rozmażam w skalarku. To są akwaria o długości 120 cm szerokie na 40 i wysokie na 40 cm. Podzielony dolny akwarium na 3 komory, a górny akwarium na 4 komory przez przestaweczki. Uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry wybór do robienia właśnie kotników, oddzielenia części akwarium, dzielenia na kilku części itd. Można przesuwać komory, będą większe, mniejsze. Przekrótki zrobione z pleksy dwum, dwumilimetrowej, nawierconne na otwory, żeby był normalny przepływ wody. Uff. Jest Splexa jest naprawdę dobry materiał w akwarystyce, bo można dać dowolny kształt, to widać listek kształtu, to jest normalna listwa była, pod wpływem temperatury, a dam ten kształt, który po prostu pasował mi. E, temperaturę trzymam w tych akwariach 29 stopni, ponieważ akwaria przeznaczone do rozmnażania hodowli skalarków, więc temperatura musi być wysoka pH 7 raz w tygodniu zmieniam około 20% wody to powoduje e, już dotarła symuluje ryby dotarła co chciałem powiedzieć tu jeszcze samiczka nie odlada ikry po prostu przymierza się sprawdza listek gdzie będzie odladać wyżej, niżej bo czasami składarek lubi odladać niżej a czasami pod wyżej pod powierzchnią od razu bezpośrednio <śmiech> jeszcze poczekajmy trochę bo samyśka teraz ciści ten listek z pleksy jak widać przymierza się sprawdza co i jak samec bro broni swoją komorę od sąsiadów jeszcze nie jest ubarwiony tak jak trzeba za chwileczkę jak zacznę odladać ikrę będzie widać jakie jaskrawe kolory przyjmie samec jeszcze troszeczkę poczekajmy. A, chciałem powiedzieć, że akwara postawiony na kantówkach o wymiarach e, 20 na 50 e, oczywiście z góry idzie mata, żeby akwarium spokojnie siadło na to. No i tyle chyba. Teraz zobaczymy, jak odkładają mikro. Udało mi się sfilmować właśnie ten cały proces. Dzięki tym przegródkom. W jednym akwarium odłożyli krew, od razu dwie pary, i w drugim padaje jedna albo dwie pary. Tam dalej będzie widać w filmiku. No i teraz ta miska odkłada krew. Samiec już ubarwiony. Już poszedł. Proszę bardzo. Widać cały proces. Po odłożeniu, jak skalarkę odłożyłem, krew. Wyciągam ten listek z tego akwarium. Mam odstawione 25, czyli akwaria o pojemności 25 litrów 40 na 25 na 25. E, Temperatura, znaczy woda jest, jest z tych samych dużych akwariów. Wlewam normalnie wodę. Wyciągam ten listek. Daję do tej 25. Daję od razu błękitny metylowy. W raportach takich, żeby woda przyjęła niebieski odcień, nie bardzo ciemny, niejasny, taki średni, normalny niebieski. O jak lód na przykład w tych akwariach, nie wiem, co taki kolor. Oczywiście na, na powietrzenie daje e, podliskiem, e, żeby utleniało ikrę, wywoływając ruch wody. E, po tygodniu już jest wylęk. Skalarki są małe, ale od pierwszego dnia przyjmują artemię, można karmić artemią od pierwszego dnia, nie trzeba żadnych mniejszych pokarmów sztucznych i tak i tak To chyba wszystko, Życie, znaczy wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem, Życzę miłego oglądania, dziękuję za uwagę, do widzenia.